Witam wszystkich serdecznie, Taki w postaram się w miarę krótki odcinek eee, Troszeczkę ostatnio walczę z ustawieniem pieca A mianowicie nie chciało mi bufora dogrzać Boilera Nie chciało mi dogrzać A piec fajnie trzymał temperaturę i nadszedł czas na modernizację, na ostatnią wersję deflektora Będę wrzucał w trakcie zdjęcia, jak go robiłem To była poprzednia wersja Jeszcze jedna prędzej, też z garnków O dziwo, środek więcej przeżył niż z zewnątrz I to jest oryginał I jeszcze mamy brakujące dwa elementy, tutaj jeszcze jako Trójka powinien być patelnia z aluminium, która y, znikła w popielniku z wiadomych przyczyn i jeszcze jest dwójka w środku, którą zaraz będę wyciągać tylko ja sobie muszę znaleźć ten mój wyłącznik zajebisty jakaś tu jest na jakimś kabelku tu jest wyłącznik zajebisty i robimy sobie Zasobnik otwarty, a zasobnik jest zamknięty, więc mogę sobie działać bez wentylatora. Dobra. Czemu muszę coś zrobić? Widać, że jest bardzo dużo sadzy, nie podoba mi się to za nic. Jest za dużo sadzy, nie dopala się i muszę coś z tym zrobić, bo szkoda naprawdę opału, bo jest ciepło, a nie dopala, więc lecę z tematem. Wyciągam... Płytę i wyciągam dwójkę, która już się też zaczyna męczyć życiem. Szybki numer, mamy w środku nowy sprzęt, fajnie wisi w miarę, nie jest idealnie centrycznie, ale to tak zawsze tutaj jest, ten haczyk jest źle zaspawany. Dobra, damy temu próbę, jest duży odstęp. Jak będzie za duży, to po prostu dorzucę tutaj klamerkę, tak jak tutaj jest. Z klamerka zwykła. Dorzucę klamerkę i powinno być git. Więc y, zamykamy. Bo teraz ta pokrywka skwierczy i to mi skwierczy. Dobra. Zamykam, bo śmierdzi spalinami. A więc wracamy do obserwacji nowego deflektora. Mam nadzieję, że widać. Mamy parametry mniej więcej. Musiałem regulować kilka razy powietrze. Tak się staram, żeby było między 10 a 15, ale to tak wychodzi, jak wychodzi. Z racji, że niestety sterownik z Defro nie daje sobie rady ze zmianą pogody i miałem jaja w trakcie wiatru. Będą zdjęcia z tego i muszę się gibnąć, żeby to wymienić, ten sterownik z DeHa bo nie daje to rady, dobra, tutaj dalej leży dwójka, fajnie emalia odskoczyła, jest fajny dźwięk jak to odskakuje, ale trzeba uważać, bo jak to odskakuje ta emalia z, z tego, nawet widać, jest ostre jak szkło, jak dostanie się po twarzy boli, można sobie zrobić krzywdę, więc nie polecam się z tym bawić. Dobra, zobaczmy do środka, nie czyściłem piec, piec chodzi, jak wyglądają drzwi, no drzwi są, no, tak sobie, syfu, nie chcę przeklinać, ale by się dobre, jest, jest idzie to określić, syfu, no, dobra, potrzebuję to, sobie zobaczymy do środka, Ogólnie widać, że jest na biało. Zobaczymy sobie jak wygląda palenisko. Starałem się nie ruszać, 24 godziny czy więcej. Jak to wygląda? Deflektor jest, ale coś mi się wydaje, że muszę go dać ciutkę niżej. Więc gdzieś tu miałem klamerkę i prawdopodobnie go dam niżej, ale dopiero jak zrobimy, jak to się mówi, to na porządnie i wyczyszczę tutaj komory spalania, żeby to było wszystko wiarygodne. Więc tak to wygląda. Jest bardzo dużo szlaki, ale szlaka jest z tego powodu, że to jest groszek. To nie jest ekogroszek. Jest groszek i jest groszek plus. Ja bym go to tak nazwałem. Taki lepszy plus niż rządowy, ale nie będziemy tu gadać o polityce. Staram się, żeby był Kanał apolityczny. Dobra. Tak wygląda to po ośmiu dniach. Nie ma dobrze, nie ma źle. Tutaj jest dużo syfu, ale taki chyba biały syf to jest raczej ok. Dobra. Jak wyczyszczę i uda się zrobić podwieszenie na nowo, to nakręcę i powiem, ile czasu minęło, bo tak. Czasem różnie bywa. To na tyle. Kończymy. Może jeszcze zdążę, żeby była ciągłość. Jest sieroda. 8 dni. Dobra. Lecę. Dzień później. Wyczyściłem piec. Troszeczkę mało tlenu jest. Zakopcone. Wszędzie partie latają. Piec wyczyszczony. Widać ciepło. Jest ogień. Widać dziurki co są powiercone. Fajnie się tam w środku dzieje. Wymiennik też jest fajny czyściutki, więc jest punkt odniesienia. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Ja może spróbuję osłony ściągnąć. Próbujemy tym Nie. Muszę sobie wziąć coś innego Tak to mniej więcej teraz wygląda Cały płomień jest w środku W tej jednej miejsce no to jest cedzitko do do makaronu. Ona jest wykonane z grubszej stali, więc stawiam, że może wytrzyma to przynajmniej z pół sezonu. Ale zobaczymy, jakie będą parametry robocze. Czy będzie lepiej dopalone? Ale to, to dopiero wyjdzie po tym, jak tlen. Ale teraz się wypala, musi się wypalić ten tlen, co wpuściłem. Zobaczymy, jak będzie trzeba dodać tlenu. To znaczy, że więcej spalnień się dopala. Co na razie zostawiam. I za dzień, dwa, jak się wszystko unormuje, zrobimy test. No, wyjdzie w praniu po iludniach. W takim bądź razie. Na razie. Szybka akcja. Coś tu się spierdzieliło. W środku wygląda w miarę ok. Ale tak to zajrzałem spod kąta i widzę co się stało. Jednak dzitko jest troszeczkę za słabe termicznie i zostało zjedzone. Więc jak to się mówi, powrót do fazy pomysłu. To rozwiązanie może było dobre, ale materiał, z którego zostały wykonane elementy, nie za bardzo. No i cały czas mam problem z przymarzaniem, nazwijmy to tak, Wszystkich... Ech... wszystkiego tego, co tutaj jest, czyli... No z tego wszystkiego zapomniałem, popiół, popiół się po prostu degradował i się wszystko osadzało, no ale sadzy jako tako nie ma, ale krócej to wytrzymało niż myślałem. Dobra, ten test można uznać za częściowy sukces, bo wykluczyłem, bo wykluczyłem sobie jeden typ, co mogę zrobić? Dobra, lecimy dalej. Dobra, nie zagaduję. Powrót do fazy e, eksperymentów. Powinno zaraz powietrze wrócić do normy, jak zacznie palić. No, już zaczyna wracać. Dobra, nie naciągam. Tak, można chyba zamknąć tę serię, muszę znaleźć coś bardziej wytrzymałego.